nam dobrze stana jest, bywa we wszystkich potrawach Naukowcy ostrzegają, że nadmiar soli dwa trucizną znowu Rzefkuwa, naciśnienie na ciśnienie może powodować liczne zmiany Ucha ostrzega nas, że ilość soli w diecie Może, może wynosić max słyszeczkę, to bardzo niewiele Jednak spożywanie soli w granicach normy Nikt nie, nie zaś schodzi Bo przecież sól składa się przede wszystkim Zawsze jest nasz ulubiony chlorek sodu. Często mówi się Worek Soli, zjesz nim kogoś podnasz Taki jest nasz świat, każdy kłamie swą obudną prawdę, masur nie jest zdrowa, to tak tylko część składowa enorme